Czy odwołania od orzeczeń psychologicznych mają sens? Zapytanie mojego widza. Dzień dobry panie doktorze. Proszę o pomoc w sprawie badań psychologicznych na pojazdy uprzywilejowane. Dostałem orzeczenie od uprawnionego psychologa, który stwierdził, że brak jest przeciwwskazań do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Jednakże orzeczenie wystawiono tylko na dwa lata. I psycholog stwierdził, że mam osobowość choleryczną, cokolwiek by to nie znaczyło. Dlatego taka jego decyzja. Posiadam możliwość odwołania się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i czy według Pana Doktora warto skorzystać z tej drogi, czy nie ma szans na inną decyzję? Czy Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy może zmienić ją na moją niekorzyść? No, na niekorzyść taką totalną to oni z reguły nie zmieniają, ale z tego co wiem, z mojego doświadczenia wiem, że szanse na lepszy wynik różnego rodzaju odwołań są bardzo małe. Tym niemniej, jeżeli uważasz, że masz rację, że prawda jest po twojej stronie, że chcesz dochodzić tej sprawiedliwości, to odwołanie ma jakiś sens. Natomiast szczególnie małe szanse mają odwołanie od badań za jazdę po alkoholu. Yy, tutaj no, doświadczenie mam wybitnie negatywne i przynajmniej ja nie spotkałem się z przypadkiem, że jak ktoś dostał orzeczenie negatywne za alkohol, to yy, zmieniono mu na jakieś tam pozytywne. Ale niestety, Ostateczna decyzja należy do Ciebie, bo to, że szanse są małe, to nie oznacza, że w Twoim przypadku konkretnym Ci się nie uda. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Nie wiem, czy w tym przypadku najbardziej sensowne nie jest po prostu po tych dwóch latach pójść do innego psychologa, który do, tej, do tego typu osobowości będzie miał mniej zastrzeżeń. No i cieszyć się orzeczeniem psychologicznym na 5 lat. Także, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Oczywiście, subskrypcja mojego kanału tutaj, kliknięcie w to kółeczko. Pamiętaj tylko o zaznaczeniu dzwoneczka do powiadomień lub obejrzyj kolejny filmik z szeroko pojętych badań kierowców, w tym również psychologicznych.